Serwus! Witaj na kanale KEHU GOTUJE! W poprzednim odcinku była wątróbka po konińsku, którą podałem razem z ryżem. Właśnie dziś przepis na smażony ryż z makaronem i pieczarkami. Do przygotowania tego dania potrzebować będziesz 500 g ryżu, 500 g pieczarek, 50 g makaronu, 20 ml oliwy z oliwek, przyprawy, macierzanka, pieprz, sól oraz dwie łyżki śmietany 18% Zaczynamy od pokrojenia pieczarek Połowę z nich kroję w paski, a połowę kroję na cztery części Tak przygotowane pieczarki smażę na oliwie lub maśle Dodaję listki macierzanki oraz pieprz i sól Przesmażone pieczarki przekładam do garnka i duszę pod przykryciem przez 30 minut na rozgrzaną patelnię leję 50 ml oleju. Dodaję makaron, taki jak do rosołu. Gdy zmieni kolor na czerwono-brązowy, wtedy na patelnię wkładam ryż. Doprawiam solą około jednej łyżki. W tym momencie może zalać ryż wodą w liczbie 2,5 objętości ryżu. Jednak w tym przepisie ryż ląduje do wcześniej przygotowanych podsmażonych pieczarek. I tu biorę pod uwagę to, że pieczarki w swojej objętości mają sporo wody. Aż 90-95%. W tym przepisie użyłem pół kg pieczarek, więc wody jest około 400 g, czyli na... Łoko około jednej szklanki. Moja szklanka z ryżem była dość duża, bo zmieścił się w niej ryż o wadze pół kilograma. Dlatego dodałem jeszcze jedną szklankę od ryżu wody i tak gotowałem przez 15 minut. Ryż wychlał wszystko. Był bardzo drobny, zawsze używałem ryżu o ziarnach większej wielkości i te proporcje wystarczały. Jednakże w tym przepisie konieczna była modyfikacja. Dodałem jeszcze jedną szklankę od ryżu i gotowałem jeszcze 15 minut. Pod koniec dodałem śmietanę 18% dwie łyżki stołowe. Doprawiłem do smaku solą i gotowałem jeszcze przez 5 minut. Tak przygotowany ryż podałem z wątróbką. Wyszło wyśmienicie. Zapraszam Cię do obejrzenia filmu właśnie na wątróbkę z ziemi konińskiej oraz do obejrzenia innych filmów dostępnych na kanale kryłmyśligotuje.pl Życzę smacznego i do następnego gotowania.